Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie jałmużne. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mul nie niszczy. Bo gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce Wasze.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 a komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. To bardzo ważna zasada, która powinna obowiązywać w naszym życiu osobistym i społecznym. Inna jest odpowiedzialność dziecka, jeszcze nie w pełni świadomego swoich zachowań, a inna osób dojrzałych i wykształconych. Z konieczności inna powinna być odpowiedzialność kierownika i szefa firmy, a inna pracownika najniższego szczebla. Inna wreszcie powinna być odpowiedzialność osób posiadających władzę od tych, którzy tej władzy podlegają. Życie to odpowiedzialność za siebie i powierzonych sobie ludzi. Każdemu z nas powierzono zarząd nad kimś lub nad czymś. Każdy, kto posiada władzę, Musi mieć świadomość odpowiedzialności, jaka z nią się wiąże, jaka z niej wynika. Źle sprawowana władza nie pozostanie bez kary. Tak łatwo przecież przychodzi nam rozkoszować się luksusem władzy, jeść, pić i upijać się, zapominając przy tym, że musimy czuwać. Kto ma więcej władzy, ten będzie surowiej sądzony. Czy mam świadomość własnej odpowiedzialności przed Bogiem za powierzone mi dobra? Czy rozumiem, że z mojego włodarstwa przyjdzie mi kiedyś zdać Bogu relację? Jaka wtedy będzie czekała na mnie nagroda? Czy rzeczywiście rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzę do swojej misji i powierzonych mi zadań?